To jest pławik. Było jednomocne branie, ale prze nic nie było. Robak był. Bercy, ty, ty. Ja mam tam bez na karasie skrywałem, bo mi pan poleci w Co? Ja mam tam bez na karasie skrywałem, bo te... taki program bed, dla bęczka, wjechać kartię łapie z gruntu. Właśnie to już małe takie Pewnie wiatr. Trzeba tu posprzątać, bo nie będę wiedział gdzie co jest. Jest taki, połamiesz chłopie i będzie taki pożytek. Tu to połóż, tu łami, to nie no. Aha, tu ty masz ten, a tu masz teciunkę, no? Tak. Chciałem przyciąć, kurde. A za, za, zaczął, się, zaczął się chwiać powoli i tak nagle runął na dół, nie? Jest, sprawdzimy jeszcze robaczka. Czy jest, no pewnie, że jest pocharatany, nie wiem czy to widzicie. Tutaj. tutaj muszę. O, tu, tutaj, nie? jest rana. Kurcze bele. O! Dobra. Cicho tam. Dobra, a teraz będziemy sobie łowić na spinning. I pomóc Ci? Czy... A. Bo e, Chciałem sobie zrobić kamerkę, ale Krystian mnie, mnie wyprzedził. Jak to wygląda? Tak z boku? O, jak będziesz jak, jak będz ciągnął, nie? No. Też jak będę ławił, to muszę patrzeć też na swój spławik. Przy okazji... To trochę tak... Tak, tak, za, tak trochę głupie, że idę sobie na spinning. I mam gdzieś... Gdzie są moje czy nie mam branie, czy nie? Jakiś typ tam sobie leży. Ua! W pokrzywę wszedłem. Tu za wąską, chociaż tu stać też bym mógł. Dobra, próbujemy. No Jezu, tutaj też. Hello Darkness ma friend Co to jest? Aha. Krystian! Złowiłem coś. Tu się Haha, zielsko, kurde. Idziemy na ten mostek, taki fajny. To leci do Wisły. Ogólnie łowiłem, łowiłem jakieś. Aż się spłaciłem, mówiłem jakieś, ja wiem, 30 minut. Nic. Nic. Dosłownie no nic. Chyba, że ryba po prostu w dziecko wchodziła. Dobra. Coś tu chodzi w tych krzaczorach. Patrzę na żyłkę. Dobra. O oh jezu. Yes. się jeszcze przewrócił. No coś tam ewidentnie normalnie chodzi. Pewnie gniazdo kaczki. Dobra. widzowie było... Było widzowie bardzo mocno branie. A przed chwilą skończyłem nagrywać. Tutaj biorę telefon. Normalnie ja patrzę, nie? A spławika na wodzie nie ma. Normalnie nie przysięgam. Był z spławik. plecak wezmę, bo się jeszcze przewrócę, jakbym bieg najwyżej. Zbieramy kukurydzę? Jak, jak chcesz, jak uważasz. ten do zamęty, jak wylewany? No to kukurydzę możesz dać. No i co? No i włącz. No I włącz... Tak, tamta, pamiętasz? No i... No i ten. I daj trochę kukurydzy, bo masz głodny. Ja głodny jestem. Mhm. Mm no. Nie mogę przyciąć Nic nie ma O kuźwa. Co jest No człowieku dzisiaj mam takiego pecha Za każdy raz gdy jest jakiś zaczep albo jakieś branie Za każdy raz wiesz Coś się haczy Ciągnę mocno i wszystko na mnie leci no widzicie, to jest, to jest właśnie jak jest się, jak jest się pod wiatr. A poczekam, aż ten wiatr minie, bo ja nie zarzucę. Dobra, nie ma wiatru. Cicho tam. Dobra. Widzimy się jak będzie jakieś konkretne branie. Podejście drugie, ale zmienię sobie na obrotówkę. A? oś taką sobie weźmiemy dwójeczkę kuźdę no co? co jest? nie mogę tego on mi drink daje o dobra obrotówko No to z A to jest żyłka czy plicionka? Ja też mam żyłkę No, biorę ze sobą, sobą czy chcesz noża? no, no, no, no, gdzieś tam no, ciebie. no, gdzieś tam koło ciebie. O, <głos> A jeszcze trochę kukuryzy zjem, bo jestem tak głodny, a nie, nie wzięłem nic do żarcia. To mądre, nie? nie. No. Idziemy. Ale to dziwnie wygląda, nie? Jeżdżą sobie samochody, a tu jest jeziorka jakieś dzie dzieciaki zawsze przeszły i łowią. Tu muszę być cicho. Tutaj muszę być cicho, bo tu mogą być ryby, więc chyba sobie po prostu z góry rzuca. Tutaj coś może być. Kurde, było to jest. No już się płoszy. Kurde, pod wiatr jestem. Tu po te trzciny by się przydało rzucić ale z takim dzielskim, to ja podziękuję. Dobra. Kurde. No, tam się coś poszło. Kurde. O! Oła! Chciałam się złapać krzaka i złapałem obrotówkę. Czas się najeść. Patrz, patrzcie widzowie, mamy nowy gatunek zwierzaka. Szczur. Komowędki Krystiana. O, chodzą sobie takie szczureczki. FUS! O, se poszły. Nie ma. <śmiech> widzowie, jest problem. Mam rybę, ale... <śmiech> Widzicie? Mam rybę tam, ale koniec żyłki i znaczy, że już nie mogę dalej ciągnąć, a ryba, a jest, nie mogę, więc muszę chyba tam wejść. Więc bierzemy podbierak, jest podbierak, podbierak. Uklepiemy te pokrzywy, albo czekaj, chwila, chwila, chwila, cięcie. Już jestem, ubrałem dresy. Yy. Ogólnie leżcie z taką rybą, która, do, jak, do, jak będzie miała powietrze, dostanie powietrza, to już... O! Tu jest woda. Tu też? Kurde. Ja nie wejdę tu. Ja trzeba sprawdzić coś, bo nie wpadł. Jest jeszcze jedna sytuacja, żeby zaryzykować. tej ryby. Jest! Jest ryba! Jest leszczyk! Piękny leszczyk. Dobra, tak więc taki leszczyk. Sztuka. Trzydzieści... 30... Chwila, musi być równo z pyskiem. Trzydzieści... Jeden. No, taki leszczyk, trafia do wody. Dobra widzowie. Nowiny. Złowiłem leszcza, Krystian jest luzerem. Teraz ten, będziemy mieli jeszcze rewanż. Najprawdopodobniej na komercji. Gdzie chociaż będzie więcej ryb, albo chociaż jakieś większe. Znaczy ten lesz też był spory. Jeszcze obudowa, to to potem, to, to na sam końcu, powerbank, którym ładowałem kamerkę, bo gdyby nie on, nie nagrałbym teraz co teraz i w ogóle nie pakujemy się już. I tutaj Krystian się pakuje, przywitaj się albo pożegnaj.